Kaśka z piotkiem są w Kanadzie, bo tam mają perspektywy Staszek w Stanach sobie radzi, Paweł do Paryża przywykł Kaśka z Przemkiem ledwie przędą, w maju będzie trzeci Bachor Różno skarżą się urzędom, że też chcieliby na zachód, że też chcieliby na zachód za to Magda jest w Madrycie i wychodzi za Hiszpana. Maciek w grudniu stracił życie, gdy chodzili po mieszkaniach. Janusz ten co z zawiść budził, że go każda fala nie się jest chirurgiem leczy ludzi, ale brat mu się powiesił, ale brat mu się powiesił. Marek siedzi za odmowę, bo nie strzelał do Michała. A ja piszę ich historię i to już jest klasa cała. Jeszcze Filip Fizyk w Moskwie dziś nagrody różne zbiera. Jeździ kiedy chce do Polski, był przyjęty przez premiera. Był przyjęty przez premiera.